Cześć kochani, dzisiaj jest wyjątkowy dzień, bo nagrywam materiał pod tytułem Instagram kontroluję mój dzień, jestem pewna, że znacie ten format, no i przyszedł czas na mnie. Weszłam właśnie do pracy i teraz zadam pierwsze pytanie, czy mam jeszcze chwilę na kawę, czy może mam już ruszać do biurka? O, zdjęcie zrobiłam! Cześć kochani, no więc możecie zadecydować, Instagram kontroluje mój dzień, pytanie pierwsze, weszłam właśnie do biura, no i cóż, czy dacie mi jeszcze chwilę na kawkę i ploteczki z dziewczynami, czy od razu mam siadać do komputera, maili i odpowiedzi na milion pytań do mnie. Bądźcie łaskawi. No, bądźcie łaskawi. Wybór, dzięki Wam za to, no za chwilę kolejne pytanie. Obyście tak dobrze poradzili sobie z odpowiedzią jak teraz. Czas na drugie pytanie do mojego Instagrama. Uwaga, oj, tu, dobra, jestem. Kochani, teraz możecie zabawić się w moich scenografów, za chwilę ruszam z nagraniem nowego filmiku na YouTube. To będzie filmik o mojej aplikacji. Dla Was pytanie, czy powinnam nagrywać na takim oto foteliku, czy może powinnam użyć tej różowej kanapy? Jak myślicie? Głosujcie, fotel czy kanapa? Tara! Teraz Instagram zostanie moim prywatnym stylistą. Kochani, kolejne pytanie dla Was. Kolejny materiał mam kręcić, ubrana na beżowo czy na szaro? Który sweterek wybieracie? Beż czy szarość? No i ciekawa jestem, mam nadzieję, że nie zrobią mnie na szaro. Zgodnie z wyborem jest różowa kanapa i beżowy sweterek i nawet nie wiedzieliście, że wybieracie komplet? Ale wyszło nieźle. Tutaj? Do szerokiej. Do szerokiej. A która jest Ta, co jeździ. W tym krótkim filmiku instrukturażowym pokażę Wam, tak zróbmy. Pokażę Wam, jak zainstalować Wedding Dream App na swoim telefonie. Tak? Tak krótko? Nie. Musicie ją mieć. Tak dalej. Czas na kolejne pytanie, co z moim obiadem? Kochani, właśnie mam przerwę w zdjęciach, no i to jest czas na obiad. Zadecydujcie, czy powinnam zjeść zdrową zupkę, krem z białych warzyw, czy mogę zjeść fish and chips? Wiecie, którą odpowiedź bym wolała usłyszeć, nie? Jest przerwa, cała ekipa je, więc i ja jem. Zadecydowaliście, że jem. Uwaga, uwaga, co? Fish and chips, kocham! <Szuczanie> nie to jak wszystkie. Mmm, mm, a co to chyba też nie jest niskokaloryczna. Majonez? Słuchajcie, jestem po nagraniu kolejnego odcinka, ostatni był bardzo fajny, bo z gościem specjalnym, z moim mężem. A teraz przyszło mi do głowy kolejne pytanie, no to pytam. Kochani, yy, skończyłam właśnie nagrania kolejnego odcinka na swój kanał YouTube. No i mam do Was pytanie, czy mam nagrywać kolejny, czy już mogę lecieć do domu, spotkać się z moim dzidziuśkiem malutkim? No bo bardzo tęsknię, no co? No to czekam na odpowiedź i, i się ubieram już w kurtkę i czapkę. Kochani, bardzo się cieszę z Waszej decyzji, że mogę już lecieć do domu. Jeszcze bardziej pewnie ucieszy się mój mały klisek. Dziękuję Wam, że spędziliście ten dzień ze mną, że decydowaliście i podejmowaliście tak doskonałe decyzje. Jeżeli ten materiał Wam się spodobał, to może jeszcze kiedyś nagram dla Was kolejny odcinek z cyklu Instagram kontroluje mój dzień. Dzisiejszy dzień był w firmie, kolejny może będzie w domu. Do zobaczenia i dziękuję Wam za dziś.